W chyba nie dzisiaj nagrany. Co? Ale dobra moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będziemy pokazywali poradnie jak zrobić, pobrać nieco z panzulida. Ten odcinek może się liczyć do poradników w Active Prezenterze. Mimo to, że Active Prezentera na komputerze nie mam. Ani w dzisiejszym odcinku kompletnie się w ogóle nie pojawi. Może w kolejnym odcinku wam pokażę, ale no po prostu nie pojawi się dzisiaj w jednego prostego powodu. Po prostu temporanik jest... Temporanik jest, ja to nie, nie chciałem go oddzielnie robić. Ponadto chciałem niby jakimś cudem zrobić serię która była... z 8 miesięcy, 9 miesięcy temu na kanale, Po raz ostatni. Więc no, i w ogóle pojawiło mi się. z jednego prostego powodu nie byłem... Ożesz w dupę, kopany! Pajsie 57 reklam na tej stronie zablokowanych. No. E, okej. Okay. No, dobra, wracając. No. Wracając, no po prostu... Nie, nie miałbym dzisiaj, być, dzisiaj co coś innego. Zaplanowanego. Z MH. Miałem coś zaplanowanego, tylko to wam mogę powiedzieć. No i niestety... New comment No kurde, zaraz zobaczę na telefonie yy. Generalnie yy, Miałem coś innego No i cóż, wypieprzyło No po, po prostu yy, Trzeba było niestety zmienić dzień Nie mogę powiedzieć co się stało, ale generalnie yy, Tylko powiem mu to, że Po prostu robiłem spam Zrobiłem mu Spam i... tylko to powiem. Dobra, no i dobra. do sprawy. Wchodzimy na stronę panzoid.com Nie wiem czy to tu widać, bo ta grywawka jest trochę no, dziwna. E, ale okej. Okay. No i teraz w... sobie zjeżdżamy, zjeżdżamy. More creations klikamy. Przewodowuje na stronę i generalnie robimy sobie... Wybieramy sobie intro. Tak. Moi drodzy. O, to wygląda całkiem spoko. Klikamy sobie na intro i operto to Clip Maker. Okej, okay, to możemy sobie wyłączyć. Nie możecie pod żadnym pozorem wychodzić z przeglądarki, a nie zmieniać strony. W tym momencie, ponieważ po prostu najzwyczajniej yy, się zepsuje. E, bardzo baza reaguje, ale no to jest jakiś niewybudowany. No patrzcie tutaj, kto jest bomba. No i generalnie pana to. To tutaj sobie... Bo boję się, że potem będzie prawo autorskie. Z tego się najbardziej boję, bo zazwyczaj do muzyki hiszpańskiej to są tego... No a najwyżej wyciszę. No i jak widzicie, jest tutaj napis BOOM BOOM yy, No i generalnie Chcielibyśmy na przykład, żeby nie było tego "boom", Ani name, ani text, ani your name Po prostu chcieliśmy, żeby tutaj był nasz nick. Więc wchodzimy sobie w Tu, w to miejsce, takie obiekty To można nazwać obiektem I mamy tutaj tekst Tekst coś takiego, tekst I tutaj mamy napis, i tutaj zmieniamy na nasz nick. W moim przypadku to jest do Enter. Możesz delegować. No i oczywiście... Możecie też to na telefonie zrobić, oczywiście. Ale... Hmm. No oczywiście. I teraz... Wygląda to tak. no wygląda całkiem spoko, więc teraz jak się należy pobrać ten film. Moi drodzy, teraz po prostu tutaj nic nie zmieniamy i po prostu start video render. Yy, tutaj może za pierwszym razem wyskodzić wam, czy to pan z pliku na tym render. No oczywiście zezwalamy. No dobrze. No i teraz po prostu niezwyczajnie trzeba poczekać a ja zrobię w tym czasie cięcie wracając do... naszego panzoida już tak... po... no to moi już wchodzimy Nie pierwszy, dziękujemy za użycie panzoida i teraz po prostu yy, powieranie się zaczęło moi drodzy, co w takim razie robić? Możemy zrobić po prostu plik, czy znaczy, cokolwiek w jakimkolwiek programie po prostu e, Jak by to użyć? Po prostu, no... E, pokażę wam takie mały skrócik z ich odcuta. No, teraz go używam mm. Okej okay. Teraz moje daje po prostu wystarczy przyciągnąć nie i idea, że w tym sposobem mamy nasze intro. Często się zdarza, że po prostu coś się dziwnego zbuguje. W stylu po prostu, że z tego powodu, że po prostu tego. Ja sobie w tym momencie ścisłem, żeby zobaczyły intro, bo jest tu muzyka z prawami autorskimi, bo o prawo autorskie. Długo mi zajęło, żeby znaleźć jakąś intro z, z tym, pra bez praw autorskich. Tak wygląda generalnie intro. Wygląda to całkiem spoko. No. Więc generalnie, no cóż. No. Tak, po prostu wygląda zastosowanie. Często się zdarza, że po prostu e, zbuguje się Potem tym względem, że po prostu rozszerzenie złe czy jest na przykład e, nie tylko ten po prostu nie tego rozszerzenia, czyli MLV, czy MTV, chyba tak, e, bo po prostu trzeba w tej przekonwertować na MP4. A, może to kiedyś indziej znajdziemy, a teraz moi rodzice ja się na e, Cześć.